Śliska podłota. Myślę, Że możemy było. Że trzeba było. Że trzeba było. Że się było. <grystanie> Zadanie trudne. Pomyślałem, jak można żyć na świecie. tamtym, śliskim, parkietem, więc podłoga była śliska, podłoga była śliska, podłoga była śliska, jak cholera, Aż wiska. A. To głoga. ten. No, Time! <laughs> Time! Mój a o